Cześć, tu Michał. Dzisiaj mamy totalną perełkę wśród wszystkich miejscówek lokalizacji wokół Kalisza. Ta, którą dzisiaj pokażę, będzie chyba najlepsza. Według mnie oczywiście. To jest Gąchów. Trasa do Gąchowa tak naprawdę jest bardzo fajna, prosta. Można jeździć dziećmi, bo prowadzi ścieżka rowerowa od Kalisza do samego Gąchowa. Ja z uwagi na to, że nie lubię takiego ruchu, hałasu, wybieram zawsze opcję inną. Jadę sobie za komunalnym, przez las i wyjeżdżam w kościelnej wsi no i potem jadę równoległą trasą do głównej, do krajówki wyjeżdżam w Jedrucu i z Jedruca jadę przez las koło kamienia świętej Jadwigi czy Kingi aż do Gąchowa wracam przez Kuchary i z koło, koło oczyszczalni ścieków dalej przez kościelną wsi wieś i tam odbijam na, e na oczyszczalnię jeszcze jedną, tam jest Tama warto tu przyjechać Zjeżdża się z kościelnej wsi, koło kościoła, dojeżdża się do końca, tutaj jest kama. No i potem wzdłuż, wzdłuż rzeki się jedzie cały czas, cały czas, aż dojedzie się do tak zwanej bykowni, Nie? No. no i dalej złotą i rzeczy z powrotem na ścieżkę. Taką trasę polecam, bo jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o atrakcyjność widoków, no, lepsze to niż patrzenie na zwykłą drogę. Lokalizacja w Gąchowie jest tak bardzo atrakcyjna z uwagi na to, że mamy tu kilka fajnych rzeczy. Mamy sam las, mamy jezioro, mamy głaz no i mamy cały zespół parkowy w Gąchowie. Głaz świętej Jadwigi czy świętej Kingi, różne są tam opcje jest największym głazem narzutowym w Wielkopolsce i szóstym, jeżeli chodzi o jego wielkość, w Polsce. Jakby byliśmy na Mali, największą atrakcją i wyzwaniem było oczywiście wspiąć się na ten głaz. Teraz to jest może i proste, ale jak się było dzieckiem, to sięgnąć tam i wspiąć się po prawie płaskim głazie było bardzo ciężko. Są z nim związane różne legendy, że pod nim są zakopane skarby. Albo nawet yy, cała horda jakichś rycerzy. Yy, można poczytać, można się przejechać. Mamy jeszcze kawałek 3, 3 km samego Gąchowa, ale zanim do Gąchowa samego wjedziemy i do zamku, po drodze jest jeszcze jedna atrakcja. Plaża. Kolejna atrakcja w Gąchowie to jest plaża nad jeziorem. To jest chyba najfajniejsza z atrakcji dla dzieciaków. Dziwne wrażenie, bo jest ładna pogoda. Jest czwartek. Fakt, że jest wcześniej, bo dziś pewnie 11 12, ale praktycznie nikogo tutaj nie ma, z uwagi na koronawirusa. Generalnie latem, jak jest ładna pogoda, to tu jest człowiek na człowieku. I faktycznie, jeżeli chodzi o Kalisz, to najbliższa fajna plaża i jezioro to Gołąchów. No i jesteśmy w parku, w całym kompleksie parkowym. Yy, zaraz tam przejdę, bo stąd nie widać. Tam jest najsławniejszy zameczek, z tego powodu, że kręcili tam kapana Kleksa na przykład i przyciąga wielu turystów z całej Polski, nie tylko, zamek. Ten widok i taki sensowy charakter zawdzięczamy Izabeli Czartoryskiej, która go tak przerobiła. No i dzięki temu Kaliszanie mają okazję przyjechać sobie w niedzielę na spacer i zjeść. Jak sami widzicie, gąchu jest śliczny na zdjęcia, na nagrywanie, wideo, czegokolwiek, rewelacja. Dzisiaj ma padać, pogoda się kiepści, więc zaraz wracam przez rosnę. już rosnę, więc sobie przez ułary. A jeżeli chodzi o gąchów, widzieliście tak naprawdę tylko ułamek, bo to są takie najbardziej charakterystyczne rzeczy. Natomiast jest jeszcze Muzeum Rolnictwa, są żubry. Jest jeszcze duża, duża przestrzeń, którą można sobie przejść, tam są jeszcze dwa wielkie stawy, więc naprawdę tutaj no rewelacja, naprawdę fajnie. Pamiętajcie, piszcie jakie macie wy miejsca, chętnie pojadę, zobaczę, daję sobie łeb obciąć, że znacie takie, o których mi się naprawdę nie śniło. Cześć!